Dzień dobry, witajcie w niedzielę Witamy się z wami znowu z samochodu Ostatnio jakoś tak, jakoś tak wychodzi że co chwila w tym aucie Korzystamy z tego wolnego i, i jeździmy na różne e, dobre jedzonka Dlatego chyba jesteśmy sporo w tym aucie Mam kamerę na gimbalu I powiem wam, że dużo ciężej się to trzyma Próbowałam z tego korzystać, ale mi nie wychodziło Więc w chwili obecnej jest zablokowany i, I służy mi jako zwykły statyw jest godzina 12.00, zaraz 30, A my jedziemy do Sfinksa na taki wczesny obiad, dlatego, że nie jedliśmy śniadania Także zjemy sobie coś tam, a potem podskoczymy na chwilę do rodziców Bo... Ale tylko na chwilę, dlatego, że o 16.00 przychodzi do nas Dominik I pewnie będziemy sobie trochę plotkować I trochę może opowiem o termomiksie, dlatego, że Strasznie chciałabym taki sprzęt mieć, strasznie mi się to podoba Moja ciocia Tomaj z tego korzysta i no ja lubię takie y, rzeczy kuchenne i y, pro, pro, próbowałam zrobić rozeznanie, w sensie y, Thermomix czy Lidlomix, opinie są, opinie są różne, natomiast yy, no właśnie Dominik jest przedstawicielem Thermomixa i yy, no raczej do nas z nim nie przyjdzie dzisiaj, bo to takie będzie krótkie spotkanko, podejrzewam, bardziej plotaczkowe, natomiast myślę, że trochę o tym Thermomixie pogadamy też. No bo kusi, kusi. <gadamy> naprawdę kusi. Tak póki co, jak nas jest dwoje, to wydaje mi się, że to mógłby być taki fajny sprzęt do zrobienia obiadu na szybko. No, Więc zobaczymy, co tam nam z tych naszych rozmów wyjdzie My zaraz będziemy na miejscu Przebija się z czasem z zachmurek bardzo ładne słońce Więc może ta niedziela dzisiaj będzie całkiem pogodna O, właśnie widzicie jakie słońce, takie, że już muszę znowu żyć oczy. <laughs> Dobrze, miałam wam pokazać moje łupy z, z, z Galerii Mokotów Tak naprawdę wszystkie łupy są z, z Mohito. Zapolowałam w jednym sklepie ale, ale to może później Mam na sobie sweterek, który tam kupiłam Mam go w dwóch kolorach I, i później postaram się to jakoś zaprezentować Bo wydaje mi się, że spoko opcja Dorwałam większość tych rzeczy tak naprawdę na wyprzedaży Więc trochę zaoszczędziłam mamony Sporo tego kupiłam no, więc będzie co pokazywać Dobrze, yy, uciekamy Ja po drodze może już pomyślę, co takiego bym zjadła Bo zawsze mam problem i się zastanawiam Zazwyczaj jem burgera Ale na burgera chcemy iść jutro do whisky in the jar Więc yy, muszę pomyśleć nad czymś innym Żeby nie jeść w kółko tego samego Dobrze, to znikamy I pewnie zaraz zobaczymy się na miejscu Pokażemy wam, na co tym razem się zdecydowaliśmy Kasi. Zasłamy się, co tam masz? Instastory uskuteczniam, a Andrzej uskutecznia firmę. Co tam masz? Mamy tu lemoniadę, taką kuleczkową, jest bardzo smaczna. Ma takie kulki jak w bubble tea. Nie wiem czy to widać. Ekstra. A tutaj mamy serki, już tak o zaprezentuję. Tutaj są serki z ostrym sosem chyba. Czekaj, czekaj, ostrość. O, to jest. No. To jest jakiś taki dziwny ser tego białego nie kumam, bo jest taki jakby, te kulki są takie nieciągnące się, a te się ciągną i te czerwone to jest chyba jakieś chili, a to jest jakiś habanero. Chyba, chyba tak. jakoś tak, w każdym razie te czerwone i czarne są pyszne. Te są takie średnie, więc jej Andrzej. Hmm? <głosy> no. I zamówiliśmy też już nasze dania główne. Ja zamówiłam sobie szarmę z sosem śmietanowo-szpinakowym. Andrzej zamówił stejka. Andrzej jest mięsny koleś Kasia. Ci wróci je tak. tak, przyszła mi moja szarma i taka śmieszna bułeczka. zobaczcie, ona jest taka jak wypusta w środku. No, taka Tak. Tak. Fryteczki jami, a Andrzej ma. Andrzej ma stejka. Wygląda impressive. No, to smacznego. My już w samochodzie. Muszę powiedzieć, że jeśli lubicie sfinksa, to ta aplikacja Aperitif naprawdę jest spoko Zawsze korzystamy z, z jakiejś zniżki I dzisiaj w sumie zaoszczędziliśmy aż cztery tyczki no. Więc spoko I wydaje mi się, że Andrzej ma apel dotyczący steków Nie wszyscy robią takie steki jak w tym Sfinksie, bo naprawdę byliśmy w tylu miejscach gdzie nawet są Mówią o tym, że są typowo miejscami takimi nie wiem, stekowniami gdzie płaci się nieraz po 120-150 zł za kawałek mięsa a one są średnie to tak lekko mówiąc a tutaj ta cena jest taka, bym powiedział, normalna a te steki są zawsze idealnie wysmażone Ostatnio byliśmy w tym blue kaktusie i Andrzej miał steka no i wyglądało to ładnie, no ale mówił, że miał sporo żyłek i... I czego? I tłuszczu? W tłuszczu tak, no. i tłuszczu. No a cena była znacznie wyższa niż tutaj, prawda? No i poza tym w Blue się macie też doliczony do obsługi od razu serwis w wysokości, w wysokości 10%. I to często jest tak, że serwis doliczają dopiero jak nie, na przykład 6 osób jest, nie? Jak większa, większa ilość osób przy jednym stoliku siedzi. A my byliśmy we czworo i też był doliczony. No to prawda. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o steki, no to wychodzi na to, że nie ma co i jednak ten Sphinx, chociaż mamy w planach iść do whiskey in the Jar, tam też są steki, już Andrzej jednego jadł i ten, co jadłeś wcześniej, nie był taki, w sensie nie był zły, ale bez szału, prawda? No właśnie, zobaczymy jeszcze, Andrzej nie próbował, jest tam taki stek jakby podany na tym kamieniu, czyli jakby sam... Yy, konsumujący decyduje o stopniu wysmażenia, nie wiem jak to powiedzieć ale na pewno będzie o co chodzi taki ten skwierczący kamień i w zależności od tego jak chcecie mieć wysmażonego tego steka tak długo sobie to tam trzymacie czy, czy dosmażacie na tym kamyczku wygląda to bardzo fajnie, ciekawe hmm, ciekawe tylko czy no będzie smaczne bo cena jest też całkiem spora, chyba 150 ziko ten stek tam kosztuje więc zobaczymy może jutro to przetestujemy, chyba że Andrzej spasuje i zdecyduje się na burgera Burgery, whisky in the jarme, one naprawdę przepyszne Więc to możemy polecić na pewno już, już teraz no. Jedziemy do rodziców, posiedzimy tam dosłownie chwilę i wracamy do domu, bo widzimy się dziś z Dominikiem tak. e, Witajcie ponownie, ja chciałam tylko powiedzieć, że u mnie jest wyjątkowy gość Dominik, chłopak od Thermomixa, ale nie robimy mu reklamy Gryźdę, ponieważ nauczyłam się właśnie robić lemoniadę lody już zażarłam, więc wam nie pokażę ale robi się też pizza i ja też będę termomiksierowa <gryśla> <gryśla> od listopada, gdyby ktoś z was chciał kupić termomik, to proszę do Kasienki dzwonić ja polecam serdecznie tak. <gryśla> tego użytkownika <gryśla> <gryśla> to się wypika Zajebiste. Super sprzęt to jest! Ja to nie.. Ja. to jest najpizia. Trochę, trochę winka, żeśmy wypili w trakcie tej prezentacji, także. O, tam, tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. Ale polecam na maksa. Jestem zafascynowana tym sprzętem totalnie. I no właśnie, będę go sprzedawać, żeby mogła na niego zarobić. <śleszturna> także kochani, waldzie jak w tym Na dole więcej mój Instagram. Proszę pisać. Ci co mają numerowy ma nic zdrówko, winko, lemoniatka, same zdrowe rzeczy. <grystanie> Witamy się w poniedziałek, trochę deszczowy. No ale tak się zdarza. Wyszliśmy właśnie ze starej papierni w Konstancinie, bo byliśmy na śniadaniu. Jako, że mamy Thermomix na chacie i chcemy spróbować zrobić obiad, no właśnie z użyciem tego sprzętu. No to stwierdziliśmy, że śniadanie zjemy na, na mieście, a... A resztę już będziemy gotować. No, Przy okazji zrobiliśmy dobry uczynek, prawda, Andrzeju? Przyjechaliśmy tu. I Pan poprosił, żebyśmy kupili zupkę instant do jedzenia. Tak. No, to dostał jeszcze chlebek, coś słodkiego i. Pieczy... i coś za chlebkę. No. No. Szyneczkę. Tak. No. Więc y, na jedzeni, zadowoleni w związku z tym, jedziemy na zakupy. Nasza lista zakupów jest całkiem spora, bo chcemy zrobić aż cztery rzeczy z użyciem, użyciem termomixa. Bułeczki bao będą. Tak. Indyk do tego, do tych bułeczek. Eee, co tam jeszcze mamy? Zupę tajską z kurczakiem i ty chcesz hałkę zrobić? Z kruszonką. Tak. Ale no nie, bo bułeczki bao i indyk to dwie zupełnie rzeczy. Nie to, inne. Jest, to jest to samo. Bułeczki bao z szarpanym indykiem. No. No. A ten indyk, ja myślałam, że zapatrzyłaś na tego indyka tego w takim tym sosie Nie, bułeczki bao z czarpanym indykiem, do tego zapisałem przepis Aha, to ja myślałam, że Andrzej spisał jeszcze jedną rzecz Bo wczoraj cały czas mówił o jakimś takim kurczaku który Kurczak po koreańsku, ani. no ale stwierdziłem, że skoro będziemy mieli bułeczki bao z indykiem już No to nie będziemy robili drugiego dania jakby głównego z mięsem, tylko zrobimy zupę Okej. Okay. Z kurczakiem. No dobrze, to robimy zupę, robimy bułeczki bao i robimy hałeczkę. Przetestujemy sobie to wszystko, skorzystamy z tego, że się z Dominikiem znamy i że nam zaufał, że nie uszkodziły tego sprzętu. <głosy> Pozostawił go w naszych rękach. Dzisiaj o 20.00 mamy też spotkanie z Thermomixem, dlatego, że tak jak wspominałam, chcielibyśmy go kupić. A żeby go kupić, trzeba na niego zarobić, więc trzeba go sprzedać <taki, taki mamy plan, żeby nie ruszać na to naszej gotówki, którą już mamy Mamy nadzieję, że ten plan nam się powiedzie Jakbyście chcieli, to od listopada ruszamy z tym tematem, także zapraszamy <taki> No, a teraz jedziemy do tego Lidla z naszą listą zakupów i postaramy się kupić wszystko żeby wyszedł nam z tego pyszny obiad Jesteśmy w sklepie już prawie wszystko gotowe. pod tym papierem jest masa fajnych składników Musimy Ale... wymienić spinak, bo właśnie zauważyłam, że wzięłam i jest taki trochę już. brzydki A. więc trzeba poszukać czegoś nowego mamy tu sporo różnych warzyw brakuje nam tylko dwóch rzeczy tak, brakuje nam oleju sezamowego? i sosu tak no ale to skoczymy do podaję. skoczymy może do Kerkura bo tam jest dużo takich rzeczy w no. galerii Mokotów jest tego całkiem sporo no dobra, to lecimy jeszcze do piekarni weźmiemy bułki i zmienimy sklep, bo no Lidl jest ekstra zaopatrzony, ale takich egzotycznych rzeczy czasem na co dzień nie da się kupić a w Kerkwie jest całe takie wielkie stoisko z rzeczami takimi właśnie typowo azjatyckimi i tam na pewno to będzie Wróciliśmy już do domu i jest jakoś w sumie późno 14.00, trochę nam się zeszło zaraz wypakujemy zakupy zanim to to sprawdzałam jeszcze nakładkę do Thermomix'a która mam nadzieję niedługo będzie dostępna w sprzedaży i ogarnęłam wrzosy to nie jest słuchajcie jeden wrzos to są jakby Dwa kwiatki, ale wrzuciłam je do jednej doniczki i kosztowało to chyba tylko 5 zł. w Lidlu to dorwałam Także przeglądajcie, bo były różne kolory Taki jesienny akcent, no a teraz weźmy się może za te nasze zakupy trochę Tego jest do rozładowania Ale może najpierw posiągamy A potem będzie w tym kagacie. Tak a nawet widać co będziemy robić aczkolwiek zaczniemy od bułeczek bao, dlatego że one potrzebują czasu na to, żeby wyrosnąć Kasia już jest w trakcie przygotowywania pierwszego przepisu tak, już rozdrobniliśmy orzeszki co jest w ogóle sztos, bo to by mi się przydało też do robienia tortów, jak robię tort słony karmel. Tutaj po kolei mamy wyświetlane kroki, co mamy robić Mamy wagę, Kasia wlewa teraz w olej. I próbujemy zrobić te bułeczki bao. Ale no bardzo proste jest to w użyciu. 15 gramów świeży, w świeże. świeży. Pewnie chcę powiedzieć te. tam A ja, tu na no, uwaga, rośnie Uwielbiam takie inteligentne urządzenia, naprawdę To jest sprzęt dla tych, co nie potrafią gotować Ma być co do grama, będzie to do grama <grym> Ja teraz... zazwyczaj piekę ciasta, więc jestem dokładnie jak aptekarz O nie, przeskoczyło mi <grym> No. 25 gram cukru i tak to wygląda wczoraj no. w ogóle robiliśmy też ten cukier puder nie pomyślałabym o tym że można to przecież rozdrobić tak to wygląda, nie będziemy pokazywali całego procesu, ale chcieliśmy pokazać jak to wygląda że jest to dosyć... ogólnie bardzo fajny sprzęt taki, no trochę właśnie dla takich sierotek, które nie do końca wiedzą co zrobić, bo wszystko mhm. jest opisane po kolei, przepis krok po kroku, klika się no tutaj mamy aż 47 kroków Dalej założyć miskę O, dawaj Stawiam, chociaż to chociaż zobaczycie jak, się, jak będzie wariował Ustawić obrót jeden Ale aż trzy minuty, bo będzie się wyrabiało ciasto A, no tak sobie teraz cichutko tam wzięczy No dobra Zobaczymy dalsze kroki, co? Słuchajcie, pierwsze efekty pracy termomixa już są i tu uwaga, to jest, bałaga. jest bałagan, się nie uwaga. bo to był bałagan twórczy Tak ale się o to prezentuje zupę. Zupa tajska z kurczakiem i makaronem ryżowym Na bank byśmy nie zrobili tego, gdyby nie Thermomix. Ale wygląda zacnie Tu Zasnie. jest kawałek z Kasi rupki. i uwaga, środka, Cały gar, cały gar tego No, sztas. Już trochę spróbowałam i jest taka ostra, bo mi powiedziała, że rozgrzewająca, ale no jakby, czyli dodajecie według uznania. Ja lubię dużo, więc dużo dodałam. Ale, no bardzo ciekawe to jest, naprawdę. Smaczne? Smaczne, ale ja czuję, że ostrawe. W sensie, jak próbowałam z kopystki, to wydawało mi się, że bardziej ostre. A teraz już jak tak jem, yy. w całości, to spoko. Dobra, to ja też próbuję, bo jestem ciekawy. A potem będzie dalsza część gotowania. Uwaga. Patrzcie mi się kolorowe. Była już zupka tajska z kurczakiem. A teraz co? Kasia zrobiła bułeczki bao. Szama robiła. Nakłada do nich szarpanego Tarpanego indyka. Mhm. I do ja Do, do smaku. Czyli? Czyli i tymka. No ale wygląda to super zupa, była taka. W ogóle jak to się robiło tak pięknie pachniało domu. Zobaczcie, jak to smakowicie wygląda. No sztos! Super. No, Kasia. Dzisiaj to cały dzień w kuchni, co? Ale fascynuje mnie to urządzenie, naprawdę. Ja strasznie bym chciała to mieć. Dzisiaj ostatni dzień w posiadaniu testowego Thermomix'a i Kasia co zrobiła? Kasia zrobiła takie oto piękne chałeczki, jeszcze są cieplutkie z kruszonką Uuu, ekstra co? Wygląda smakowicie Czekamy aż trochę ostygną, bo jeszcze się nie da jeść Dzień dobry <gryw> Nie spałam, a jestem strasznie zespana Za długo chyba dzisiaj spaliśmy, ale to nasz ostatni Dzień wolny, jutro wracamy do pracy, więc trzeba było jeszcze pokorzystać. Przez pół dnia oglądam Netflixa. Chciałam tylko powiedzieć, że hałeczka zdegustowana. Tak? Tak się mówi? <grych> tak. Zdegustowany brzmi jakby było coś nie tego. W sensie, że zjedliśmy kawałek, pół. Spróbowaliśmy już naszej hałeczki. Jest bardzo smaczna, ekstra przepis. I to będzie koniec naszej przygody z Thermomixem, no mieliśmy... Na ten Słucham? Na ten moment, tak? Tak. E, to jest, tak, to jest koniec naszej przygody z Thermomixem, e, przynajmniej póki co mieliśmy go oddać dzisiaj w południe. Będzie z nami jednak do wieczora, ale jako, że jest to na, nasz ostatni dzień właśnie e, przed przyszłym powrotem do pracy, no to już szczerze mówiąc nie chcę nam się cały dzień stać przy garach żeby jeszcze to testować. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wystarczająco dużo testów na tym urządzeniu. Bardzo mi się podobała obsługa. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panią od Thermomix'a w kontekście ewentualnej współpracy i sprzedaży tego urządzenia. Wszystko brzmiało ekstra, natomiast jak przychodzi co do szczegółów, to, to okazuje się, że nie wszystko jest takie proste i, i fajne, jakbyśmy chcieli. Myślałam, że będę sprzedawać ten sprzęt Już wiem, że tego robić nie będę Ale Bardzo się do niego przywiązałam Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin I myślę, że Zakupimy sobie taką maszynę Która ułatwi nam trochę Życie i podniesie jego standard Jak oglądałam materiał o termomiksie, To wszędzie takiego Używają ludzie hasła, że to ma być Właśnie Produkt, który podnosi standard naszego życia Na pewno nam to życie ułatwia I bardzo chętnie bym z takiego ułatwienia na co dzień korzystała Więc debatowaliśmy z Andrzejem, czy tego jednak nie zakupić Bo sprzedawanie w moim przypadku trochę mija się z celem no i zobaczymy. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Tyle jeżeli chodzi o Thermomix'a. Fajna maszyna. Może zakupimy, może nie. To wszystko się jeszcze okaże i jeżeli się zdecydujemy, to na pewno wszystko zobaczycie. Na ten moment kończymy tego vloga. Pewnie za chwilę rozpocznie się kolejny, gdyż po raz ostatni idziemy na nasz obiad na mieście. Potem mamy tańce i zobaczymy jaki będzie rozwój wydarzeń, ale to już w kolejnym vlogu, za tego Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia.